W tym filmiku odpowiem Ci na pytanie, czy warto badania lekarskie i psychologiczne za jazdę po alkoholu robić kompleksowo w WOMP-ie, z reguły w jednym miejscu, o jednym czasie, prawda, w jeden dzień Czy jednak w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy zrobić tylko badania lekarskie, a psychologiczne gdzieś prywatnie? Nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i oczywiście zaczynam od zapytania mojego widza Witam Panie Darku, chciałem zapytać o badania po odebraniu prawa jazdy kategorii B za jazdę po alkoholu. Odebrano mi je na rok, a więc nie ma konieczności zdawania egzaminu, ale muszę zrobić badania lekarskie i psychologiczne. Jestem zdrowy, nie piję, a więc raczej nie mam podstaw obawiać się wyniku szczególnie w wyniku negatywnego. Jednak po tym, co słyszy się o innym traktowaniu kierowców skierowanych po takim przewinieniu, czy, mówią wprost, czy mówiąc wprost o niechęci ze strony pracowników niektórych instytucji, mam pewien niepokój. I moje pytanie jest następujące. Czy lepiej umówić się zarówno na badania lekarskie, jak i psychologiczne w tym samym ośrodku WOMP, czy raczej skorzystać z możliwości rozdzielenia tych badań? I psychologiczne zrobić w innej, zwykłej pracowni i prywatnej, oczywiście psychologii transportu. Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź, bo jestem umówiony na jutro. Moja porada jest taka zdroworozsądkowa. Jeżeli masz możliwość, to badania psychologiczne kierowców zrób gdzieś w prywatnym ośrodku. Aby było jasne, nie gwarantuję Ci to stuprocentowego przejścia, szczególnie jak zostałeś za złapany po raz kolejny za ten alkohol, masz jakiś chroniczny problem z alkoholem, przewlekły problem z alkoholem, no nie mówiąc o tym, że możesz po prostu być słaby na testach psychologicznych lub mieć jakieś problemy ze swoim stanem emocjonalnym, stanem psychicznym. Ale no, ogólnie te pracownie prywatne są takie bardziej nastawione przyjaźnie do swoich klientów, do swoich pacjentów, niż instytucje budżetowe. Co do lekarzy, masz wybór tylko między WOMPami i muszę Ci powiedzieć w takiej tajemnicy, że wiele osób przyjeżdża do Wrocławia, nawet z innych województw. ten nasz WOMP de WOMP na ulicy Oławskiej nie jest jakiś taki, no, jakby to powiedzieć, z tych oszołomów, prawda? I znam parę osób, zdają, zdały, były zadowolone, zarówno z obsługi w tym WOMP-ie, jak i z lekarzy. Aczkolwiek nie oznacza to, że jak masz jakiś problem ze zdrowiem, to tak będzie wszystko łatwo, miło i przyjemnie. I właśnie, dość często jest to połączone z kompleksową wizytą w mojej pracowni psychologii i transportu, oczywiście nie mającej z womp nic wspólnego, poza tym, że Yy, że tak powiem WOMP ją kontroluje. Także przy okazji warto odwiedzić Piastowski Wrocław. Jeżeli Ty masz jakieś doświadczenia z przejściem badań lekarskich i psychologicznych, szczególnie w instytucjach budżetowych, serdecznie Cię tu zapraszam do komentarza. Każda Twoja uwaga będzie cenna dla innych osób, które być może trafią do tego samego ośrodka. Także bye bye, mówi Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Jak Ci się filmik spodobał, daj lajka, daj kciuka, poleć to wideo komuś tam na Facebooku, naszej klasie, czy w jakimś innym portalu społecznościowym.